Kochani, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj dalsza część na temat oczyszczenia naszego organizmu. Powiem Wam jak oczyścić zatoki. W zatokach często bytują takie bakterie jak gronkowce, paciorkowce, które bardzo mają negatywny wpływ, często też powodujące dolegliwości takie jak zapalenie zatok, czy po prostu nawet anginy, przeziębienia itd., bóle głowy, także to wszystko, zapalenia ucha, to wszystko jest bardzo ze sobą powiązane i dlatego powinniśmy regularnie oczyszczać nasze zatoki, żeby nie doprowadzać do takiego typu infekcji. Są różne preparaty na rynku, które w aptekach sprzedają do oczyszczania zatok, reklamowane itd., tak więc nie, nie dawajcie się na to nabierać. Są o wiele tańsze sposoby, domowe sposoby, które są bardzo często nawet lepsze i bardziej skuteczne. Więc ja chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak ja to robię. Można sobie kupić tako, taki, taką wodę w takiej butelce, wiecie, żebym miała ten tutaj taki dziubek. Nie trzeba płacić za nie wiadomo, jaką cenę w aptece. Trzeba po prostu to gorącą wodą wymyć. Oczywiście później wyparzyć, najlepiej ten czubeczek odkręcić. Po, po, po, właśnie po oczyszczaniu za każdym razem. Natomiast taka butelka zdecydowanie wystarcza do tego, żeby to przeprowadzić. Fajnie jest też mieć w domu pod ręką jodynę no i jakąś dobrą sól. Może być jodowana, może być bromowo-jodowa, może być súl malajska, czy kłodawska. Ważne, żeby była no, taka, która się szybko rozpuści, tak? nie takie wielkie grudy. Bierzemy sobie taką ciepłą, dosłownie ciepłą, letnią taką wodę. Szklankę, tam do 250 ml wody. Do tego dajemy jedną łyżeczkę, czyli około 5 g takiej soli. Rozpuszczamy to, mieszając. Do tego dodajemy 4 krople jodyny, wlewamy do takiej butelki. E, oczywiście tutaj mieszamy trochę i robimy to tak, najlepiej przed pójściem spać, ponieważ e, nie wolno później wychodzić, żeby się nie przewiać, tak? więc ja to zawsze, jeśli robię, to robię to przed pójściem spać, e, żeby później oczywiście nie przewiało, nie, nie, nie otwieramy okien, nie, będzie, nie, nie bądźmy w przeciągach żadnych ani nic takiego. No, jak jakie lato, to wiadomo, że jest inaczej, natomiast raczej takie oczyszczanie, sobie róbmy w okresie jesienno-zimowym, tak jak wtedy jest wilgoć większa na zewnątrz, bo wtedy jest też wilgoć większa w organizmie naszym, to wszystko jest ze sobą powiązane, tak to działa, więc wtedy pozbywamy się też tych nadmiarów wilgoci z organizmu, tutaj poprzez nos, poprzez gardło, wypluwamy to i nadmiar te, tych bakterii, które się tam rozmnażają. Tak jak powiedziałam, nie ma być to gorąca woda, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Letnia woda natomiast też nie zimna. Także temperatura pokojowa może troszkę cieplejsza i wtedy tak. Musimy pamiętać, żeby językiem zatkać sobie podniebienie, czyli robimy coś takiego, żeby nie wyleciała nam ta woda przez gardło. Kładamy jedną, oczywiście do jednej dziurki tą końcóweczkę z tym roztworem nad zlewem lub nad wanną i ciśniemy tak pod ciśnieniem, żeby po prostu to, przef... no tyle ile dajemy radę, tak na razie jedno psiknięcie, to nam powinno wylecieć i tak do momentu zużycia połowy tej butelki. Oczywiście, to musimy też odchrząknąć, odharknąć, wypluć to wszystko, co nam tam się zbierze. Parę minut po całym tym procesie będziemy mieli wrażenie, że tam jeszcze jest coś do odksuszenia, czy do wyplucia. To po prostu trzeba to zrobić. No i później bierzemy tą resztę tego płynu, pół nam zostało. No i do drugiej dziurki to wszystko nam. Oczywiście musimy pamiętać zawsze, żeby nie od, żeby po prostu to podniebienie zamknięte było no i wtedy widzimy, co wypływa. Czasami jak ktoś ma stare zatoki, bolące czy jakieś infekcje częste miał kiedyś, to nawet ta po prostu wydzielina, która się tam wypłukuje potrafi mieć kolor brązowy. Słuchajcie, to są takie przypadki, to są zastane jakieś rzeczy, z tego często też się rozwijają różne inne infekcje, także to warto na pewno czyścić. Taki proces powinien minimum 10 dni do 14 dni powinien być przeprowadzany. Codziennie, tak jak powiedziałam, najlepiej przed pójściem spać, później już nigdzie nie wychodzimy, idziemy do łóżka. No i, no i tak to powinno wyglądać. Nie jest to nic jakiegoś strasznego, tak? Każdy może to zrobić, można nawet to dzieciom wykonywać, o ile oczywiście będą chętne, bo to też nie, nie zawsze tak jest. Jak są właśnie jak są przeziębione, czy jak mają jakąś infekcję gardła, to, to warto też takie coś zastosować i dodatkowo też płukać gardło właśnie takim roztworem, roztworem z solą, ponieważ to jest bakteriobójcze no i bardzo dobrze działa na infekcje. Także widzicie, tanim kosztem, sól oczywiście każdy ma w domu, warto oczywiście zainwestować w jakąś tam lepszą, bo taką, taką sól można dodawać również do pożywienia, taka, która ma z sobą te minerały, mikroelementy. Mówię o lepszej jakościowo soli. Yy, więc jodyna za 2 złote i butelka za, za złotówkę i macie już cały yy, po prostu na długi czas. Yy, nie powinno korzystać z tego więcej niż dwie, jedna osoba tak? z takiego zestawu. Yy, no to byłoby na tyle. Cześć hmm. do następnego razu.